Nauczyłaś Ty Zadną razem Tak jak nie Nauczyłaś Ty Jestem By trzymać się za rękę Jestem By chwilać to codziennie Jestem By mówić ci co czuje Jestem By spędzić z Tobą czas Zawsze Będę po twojej stronie Zawsze mam ciepłe ręce Zawsze mam ciepłe ręce Chłóż się Zagradź swoją lubioną Piotrękę Ja byśmy na razy Tak jak nie nauczyłaś Ty Tak jak nie nauczyłaś Ty Tak jak nie nauczyłaś Ty Tak jak nie nauczyłaś Ty Jestem palca, ponieważ my, o! Wszyscy mamy chętnie wypłyną w szkodku, czuć to! Ma się informować! by osiągnąć żyć, coś! celów, by osiągnąć żyć, czy coś! Ukraińska flaga i tarciowa flaga Dziękuje ja, ja. Weźmy szczęście, jak biegnący ptak. Za obręb na mnie. Jeśli to ona to Słuchaj, by znowu poczuć szczęście. One sprawiają, że przy Tobie chcę szczęście. Zaufaj mi, nie chcę już więcej. Posłuchaj, co chcę powiedzieć, moje serce. Nie chcę, I wracamy do albumu na własne szczęście. To miejsce, w którym najczęściej siedzę tam sam. W moim miejscu, przy dźwiękach pięknej muzyki Jestem w świecie przemyśleń, Rozpływam się Dobrą naszą relację radzie Niech wytrwa Miłości I przyjaźni Odstawaj się O mnie, Ty Kiedy ty ja Nie ty Ciebie się postaram podam swoją ciebie okę okay. Umocnij się Nasza mięcz I wtedy razem Do końca świata Mieszać będziemy do przodu I'm ten to get Wspólny, wspaniały wieczór. Tak jest. O, Robert z Garną. Ale wiesz, tutaj, coś tutaj się wyrzuci. pewnie czekacie, aż powiem... Teraz zagramy cover. Tak, teraz... Co, ja mówię, tak, tak to będą mówię. Ale zagramy cover. Myślę, że... Myślę, że znacie. Zaśpiewacie. Zobaczymy. Musimy przestroić się. <śm> <śm> I tylko mnie trzyma. No. Bo gdzie nie ma, czuję, że ja jestem sam, liczę na Jest też wszystkim, to mam jak obiecuję, Będzie dobrze nam, tam ty wiesz, że to obiecuję, dam, Dlatego proszę. proszę. ze mną da, da, proszę. Tu ze mną, więc proszę. da, da, da, da, proszę. da, Uwielbiam te myśl, pomaga przetrwać każdy nowy dzień, Potrafił ukojcz mi zranione serce. Ciąż, o tobie, ja. Uwielbiam te miejsca, pomaga przetrwać każdy nowy dzień, udawia ukojcz Myślę o tobie, ja. Mówią te miejsca, pomaga przetrwać każdy nowy dzień, udawia ukojcz Jak ja ubiegłem ja, te myśl, pomaga przed wskazówny dzień, potrafi mu kojim ranek chcemy, my drany nie Wciąż myślę o tobie, jak ja ubytany ja, myśl. Oaga przeznacz, czas nowy dzień, po taki Jak się czuje, wie, nie wie, co dziś Cześć, czy podsłuchasz obojętności? Czy już wiesz, że muzyka w moim życiu oui. jest? A jak ryb pani, no wtedy miłościowo wszystkie instrumenty, testy i muzyka w nim przebiegać. Jak umy, nasz nawet zawsze pierwszy miejsce Gratulij, równą rolę w moim życiu, ja Ty w czujesz, Ty powtarzasz, że to pałsz. Ty powtarzasz, że to wychły pałsz. powtarzasz, się, to pałsz. Powtarzasz, że Ja ty, w tym zawsze wiesz, że miejsce rolę w moim życiu, ja, tylko nie czujesz i, pokaż, i te,